Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku jest z woli władz miasta od tego roku organizatorem Gdańskiego Konkursu Literackiego im. Bolesława Faca. Niedawno mieliśmy jako biblioteka tę przyjemność, że ogłosiliśmy werdykt żyli konkursowego, którą przewodniczyła pani profesor Ewa Nawrocka, a dzisiaj mamy mm, równie wielką przyjemność gościć w bibliotece autora wyróżnionej powieści, pan Mirosław Tomaszewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Autor wyróżnionej w tym konkursie powieści y, Zjazd. Y, nie mieliśmy okazji się spotkać wcześniej, więc nie mogę nie zacząć od y, gratulacji. A nawet chętnie bym złożył gratulacje podwójne, bo przecież w historii konkursu imienia Faca tak się to ułożyło, że jeśli nie pamięć, nie myli w poprzedniej edycji, inna pana powieść no, nie zdobyła y, głównej nagrody, ale została wyróżniona przez y, inne jury konkursowe i bardzo mnie to muszę powiedzieć zaciekawiło, bo oto jest pan takim oryginalnym autorem, który w szufladzie trzyma aż dwie powieści na raz? Nie piszę równolegle. Te powieści powstawały pod rząd. Po kolei pierwsza załoga, która jest wcześniejszą zapisem wcześniejszych losów tych samych bohaterów. A Czyli te tak blisko brzmiące tytuły, jak w filmach Machulskiego, Załoga i Zjazd, oznaczają też związek treści, bohaterów, opowieści. Tak, tak to są dwie odręb, dwa odrębne byty, które projektowałem jako książki zupełnie niezależne, możliwe do czytania, zupełnie odrębnie i bez znajomości poprzedniej czy, czy późniejszej, ale zajmują się losem tych samych ludzi, który jest przemilony przez 19 lat przerwy. Po, po tym czasie, kiedy nasi młodzi bohaterowie w latach 81-85 działali w Trójmieście jako niezależni wydawcy podziemnej prasy, i związane z tym były przygody, zarówno romantyczne, jak i prześladowania, jak i przygody morskie, bo całość zaczęła się od kupna jachtu przeznaczonego na morskie podróże, a głównie po to, żeby wyrwać się z kraju, żeby uciec. Nasz protagonista główny, który dałem imię Wilk, zamierza od pierwszej strony tej książki uciec. Ma obliczone dokładnie, ile dni jeszcze mu zostało do tej, do tej yy, ucieczki. No tak, a na pierwszych stronach zjazdu. Wraca. Wraca do. Wraca. I... Czyli rzeczywiście można by powiedzieć, że te dwie powieści mają się do siebie, no, używając języka kina, jak prequel i późniejsza opowieść, albo Sequel do wcześniejszej tak. książki. Taki związek tutaj yy, istnieje między tymi opowieściami. A odwołuję się do języka kina, bo w ogóle miałem wrażenie, czytając zjazd, że to jest napisane przez kogoś, kto dużo filmów obejrzał i też pisze scenariusze filmowe. To jest bardzo kinowa opowieść tak naprawdę. Tak, to jest mój język. Widzenie obrazami, ale też widzenie w strukturze filmowej, trzyaktowej. Zarówno Pierwsza jak i druga książka są zapisane jako scenariusze, a całość jest zapisana jako jeszcze większy scenariusz i strukturę obu tych książek projektowałem wzorując się na arcydziele Sergio Leone, pod tytułem Dawno temu w Ameryce. I taki, no, wspaniały też, film. taki też tytuł miała ta pierwsza książka. Książka pierwotnie nie nazywała się Załoga, tylko Dawno temu w Polsce. <śmiech> czyli automatyczne skojarzenie by się tak. pojawiło. Ale powiem panu, że m, m, czytając y, Zjazd, czyli tę późniejszą niejako historię, y, przypomniałem sobie inny jeszcze film. Y, Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie. Tak. Bo y, historia Morski, polega prawda? na tym, y, świetny film zresztą, historia polega na tym, że mamy na początku pewną grupę bohaterów znających się wzajem i na zasadzie no, trochę innego mechanizmu w Pana powieści, a innego mechanizmu w filmie, ale jest tak, że dowiadujemy się coraz głębszych i coraz paskudniejszych historii o bohaterach tej opowieści. Tak to trochę chyba w zjeździe też jest. Tak, dokładnie. Drugą część poświęciłem na wyjaśnienie po pierwsze tajemnic, które zostały w pierwszej książce y, zachowane. To znaczy chciałem, żeby czytelnik nie miał wrażenia zachowania tych tajemnic, żeby traktował to jako zamknięto całość, ale w drugiej części okazuje się, że nie jest to takie proste i pod y, y, taką naskórkiem y, tych zdarzeń, które się w, wydarzyły wcześniej, jest jeszcze coś innego i paskudnego. Ci, I paskudnego. I ci, którzy uchodzili za dobrych, okazują się źli i na odwrót. Bo mają na przykład epizod no, współpracy Dokładnie. z wiadomymi instytucjami, ze SB. I tak. ta prawda wypływa na wierzch w drugiej części tej opowieści, czyli w zjeździe właśnie. Jeszcze dodam, że, <coughs> że właśnie tak było dawno temu w Ameryce, gdzie główny bohater wraca do Nowego Jorku po kilkudziesięciu chyba latach przerwy i spotyka się tam między innymi z senatorem. Mhm. U mnie jest to kandydat na prezydenta tak. i jest mowa o romantycznym uczuciu łączących obu tych bohaterów i o dziecku. Które jest niesłychanie podobne do jednego z nich. Mhm. Te, te wątki spróbowałem wykorzystać oczywiście na swój polski sposób, zamieniając działalność mafijną amerykańskich młodocianych rzeźmieszków na działalność podziemną, Na działalność, na działalność bo ponieważ niczym więcej światło nie zaimponujemy jak tym, co dokonaliśmy w latach 80, 81, no i, i później, prawda. No więc skoro o latach 80. rozmawiamy, to chcę powiedzieć o jeszcze jednym skojarzeniu, już nie z kinem, a ze estradą, które narzucało mi się niemal co stronę pańskiej książki. Jacek Kaczmarski, Co się stało z naszą klasą? Ta piosenka, którą całe młode podziemie ci brodaci w kraciastych koszulach i rozciągniętych swetrach ludzie śpiewali przy wódce na każdej imprezie właściwie. To nie jest taka opowieść właśnie, co się stało z naszą tak, klasą? jest jeszcze jedna analogia, tylko nie wiem, czy dobrze zacytuję tytuł sztuka Tadeusza Słobodzianka. Chyba nasza klasa się to właśnie nazywało i dotyczyło klasy gdzieś pod, na Podlasiu. Tak, tam oczywiście były inne problemy w tle, polsko-żydowskie jako wątek dominujący. No ale wracając do pana opowieści, czy wobec tego nie możemy powiedzieć, że to jest historia generacyjna w dużym stopniu? Tak. Że właśnie to pokolenie przeszło dokładnie przez tę historię, którą pan opowiada. Siedzieli w podziemiu, nawiązywały się przeróżne relacje, przeróżne historie, te paskudne również się potworzyły. Po 1989 roku raptem świat otworzył się we wszystkie kierunki. Ci, którzy wyjechali, wracali, bądź nie, no w każdym razie, że... Pańska powieść opowiada historię tego pokolenia. Pan osobiście też jakoś przecież temu chronologicznie, jeśli patrzeć na pana metrykę, no jakoś tam towarzyszył. No tak, nie byłem czynnym członkiem podziemia. Nie działam w opozycji, chociaż moja rodzina tak, nasz wspólny znajomy, a mój szwagier z Beszegach, był częścią tego. Tego świata. A, a ja potem te... stał się znakomitym dziennikarzem, właśnie. A ja w tym czasie pisałem swoją pierwszą powieść. I pisałem ją, można powiedzieć, w podziemiu, ponieważ jej treść to była coś, co bardzo by się władzą nie spodobało. To była antytotalitarna historia o świecie zdominowanym przez taką dyktaturę. Ja obawiałem się, że w każdej chwili, w związku z tym, w jakim domu wtedy mieszkałem, to był dom mojej teściowej odwiedzany przez Byszka Gacha, który co chwilę, nie tylko on, przynosił do domu teksty podziemne i były one przez moją teściową I były, za które można było trafić przecież do więzienia na tak, w związku z tym odnosiłem swoje teksty do piwnicy czy do na strych, żeby nie przepadło wszystko podczas jakiejś rewizji. Ona się w końcu nie zdarzyła, ale mogła się zdarzyć. Do tego stopnia byłem zakonspirowany, że mojej teściowej, dając do przepisywania tekst powstającej powieści, nie mówiłem, że jestem jej autorem, tylko przedstawiałem ją jako dzieło kogoś innego, ponieważ była trochę osobą gadatliwą i mogłaby roznieść się plotka o tym, że oprócz tego, co sama przepisuje dla podziemia, to jeszcze ma tutaj wzięcia, który. Działa w podziemiu, nie działałem w podziemiu, ale, ale otarł się Pan o tę rzeczywistość i pewnie to doświadczenie w Pana pamięci też jakoś tak, tak. sobie teraz domniemy Wam pozostało i przeniosło się na, tak, na kartę tej powieści. z tego zakresu doświadczeniem dojmującym było coś innego. To była moja, moja nauka w technikum chłodniczym w Gdyni, do którego trafiłem w roku 70, w wrześniu, a w, już w grudniu. Zabito tam mojego, można powiedzieć, kolegę. Nie znałem go osobiście, ale Stanisław Sieradzan. Był uczniem piątej klasy i został zastrzelony podczas tych rozruchów. To naznaczyło moje myślenie o władzy szczególnie, a totalitarnej przede wszystkim, jako coś, czemu się należy przynajmniej moralnie przeciwstawić. No, skoro pojawiają się historie i postaci Związane z tragicznym grudniem 70 roku, to trudno nie wspomnieć o Pana powieści Marynarka, która już lat temu, ileś z 6 z lat, ukazała się w wydawnictwie WAP, i która za tło miała właśnie tragiczny grudzień w mieście. Tak. To była inspiracja tego wydarzenia, które dotknęło mnie jako młodego człowieka, na którym wszyscy chcieli zapomnieć w tamtym czasie. Pamiętam te wesołe apele kilka dni po tragicznych wydarzeniach, ale wiemy, to zostało na dłużej i odżyło po kilkudziesięciu latach w sumie. Jako rzecz y, niezbędną do powiedzenia w ramach określania swojej tożsamości jako autor i obywatel Trójmiasta, szczególnie Gdyni. No, y, także stoczni, którą miałem dwa kilometry chyba od domu, bo tego dnia, kiedy y, były strzały w 14, 17 grudnia błejże, to y, obudziły mnie. Y, miałem iść do szkoły. Mama mi nie pozwoliła, ale Wstałem szybciej, bo strzelali. No tak. No ale wracając do pana powieści Zjazd, czyli do lat 80., po tej skądinąd dla mnie poruszającej takiej no, wycieczce, tak to nazwijmy, w czas grudnia 70. roku. I do lat 80., to może też jest tak jak z grudniem, że i pamięć lat 80. i to doświadczenie nocy Jaruzelskiego jest czymś, co. Wymaga wciąż jakiegoś literackiego przetworzenia, przeopowiadania? Wydaje mi się, że, że, że tak i to się szybko nie skończy, co widać chociażby po odżywaniu tematyki żydowskiej. Już tyle lat po wojnie, ona wciąż chociażby w waszej książce, którą wydacie za chwilę, czy też już jest wydana. Już wydaliśmy. Już wydaliście, tak. Mam pan na myśli powieść Szklanki Żydowskiej tak. i Dariusza Filera. Tak, to tak samo jest z grudniem, a szczególnie dla ludzi z Trójmiasta. To nie da się tego wyrwać. z. To na pewno, ale i lat 80-tych się, no właśnie, nie da pewnie z naszej prze historii przecież wyrwać. Tylko jak do tego czasu wracać? To jest ym, to, co mnie też w Pana książce bardzo zastanowiło. Myślę o jej finale, nie będziemy oczywiście streszczać i opowiadać, ale ym, pomyślałem sobie tak, że Pan, przynajmniej mówi o swoim wrażeniu, nie stara się być tam moralistą. Yy, jakoś, jas znaczy, Oczywiście Pan jasno rozdziela, to jest złe, to jest dobre. Ale miałem wrażenie, że zakończenie tej powieści to jest mniej więcej taka puenta. No, życie niesie nas gdzieś dalej, z jakąś kolejną falą. Nie musimy tego wszystkiego tak y, do imentu e rozliczać. Nie musimy tworzyć westernowej, czarno-białej rzeczywistości. Nie wiem, czy dobrze moje intuicje odpowiadają pana zamysłowi pisarskiemu. Może się mylę. Znaczy, z jednej strony, podejmu, samo podejmowanie tego tematu jest próbą rozliczenia. Więc jakkolwiek bym nie opowiadał... Znaczy rozliczenia tego uściśnijmy, że w tych trudnych czasach ludzie się zachowywali rozmaicie, w tym paskudnie. Tak, Jest ja próbą przyjrzenia się temu i poddania ocenie, ale staram się tego nie robić. Staram no się, właśnie, takie miałem wrażenie. Staram się przypomnieć czasy w sposób atrakcyjny, bo tylko tak młodsi od nas ludzie potrafią dokonywać percepcji przeszłości. Nie da się zachęcić do, do jej poznania przez dzieła historyczne i dokumenty, ponieważ ona dla większości młodych ludzi będą nudne. Można to zrobić tylko wplatając te wydarzenia w atrakcyjną fabułę pełną suspensów i gorących emocji. Ludzi, których powołałem do życia, ponieważ żadna z tych postaci nie, nie znałem. To są wszystko wymyślone byty, które miały być przedstawicielami pewnych opcji, sześciu w tym wypadku, podejścia do życia. Każda z nich jest zupełnie inna, ale zbieg okoliczności sprawił, że. Chcieli razem wypłynąć. Niektórzy nawet nie chcieli razem wypłynąć, ale chcieli być razem z innymi. Tak to w życiu jest, że nie wszyscy ludzie mają pasję, ale wszyscy chcą być częścią jakiejś społeczności. I utworzyłem tą społeczność żeglarską, która w sumie w tej powieści nie miała szansy zaistnieć, bo jak nigdy nie wypłynął. Mhm. Tylko nasz główny bohater, Wilk, wraca nie tym jachtem, tylko już nowokupionym z Kanady. No, Stalowym, kilkunastometrowym. Tak, gdzie spędził wiele lat i dorobił się jakiegoś tam majątku. Ale dopiero rejest, pierwszy ich rejs następuje w finale zjazdu. No i mogę tylko potwierdzić Pańskie słowa. Zresztą werdykt konkursowego jury też przecież jest potwierdzeniem, że Pan te historii, która jest takim nierozrachunkowym rozrachunkiem lat 80. i późniejszych i tych losów owego, tego właśnie pokolenia, które wtedy knuło w podziemiu, a potem po 89 roku te losy rozpierzchły się we wszelkim kierunku. Dodam tutaj, że nie tylko knuło w podziemiu, ale przede wszystkim chciało e, zdobyć kobietę. Chciał być bogate, no Tak, bo to nie jest powieść czysto taka. Chciał mieć władzę. chciało wiele różnych rzeczy. Ja chciał, podkreślałem to wiele razy w tej powieści, że taki no to obraz y, młodego pokolenia w tamtych czasach, który jest bardzo patriotyczny myśli tylko o dobro ojczyzny, jest nieprawdziwy. Ludzie mieli ważniejsze rzeczy do zrobienia w ich mianiu. Mm -hmm. Dopiero suma ich działań dawała czasem taki efekt y, nazwijmy to Patriotyczny powiedzmy, czy też no to po tym, moralny odruch. Po tym uzupełnieniu sądzę, i to już kieruję do Państwa słuchających naszej rozmowy, że tym atrakcyjniej zapowiada się powieść zjazd pana Mirosława Tomaszewskiego, książka wyróżniona w Gdańskim konkursie literackim. Im. Bolesława Faca, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna będzie miała zaszczyt odegrać rolę wydawcy. Zapowiadamy tę książkę na wiosnę 2021 roku. A co z Priquelem, co z załogą wobec tego? No Zostanie wydane później. Tak nietypowo. Los zrządził, że nagrodzona został zjazd. Zresztą rozmawialiśmy już o tym, my myślę, że można zdradzić nowy tytuł tej powieści, który będzie brzmiał Wilk wraca. Wilk, czyli protagonista, mhm. wraca po to, żeby, żebyśmy wysłuchali tej samej opowieści, która została w pierwszej części opowiedziana, ale z zupełnie innej perspektywy. To jest powieść o tym, jak czas mieli. Emocje, sądy o innych, własne oceny na nas samych. Dziękuję za te rozmowy. i jeszcze raz zachęcam Państwa do tego, by się tą książką, gdy już się ukaże, na pewno w momencie wydania będziemy Starali się Państwo poinformować, żeby się tą książką po prostu zaciekawić.